Cześć, mówi Darek Kraśnicki, to jest moja siódma, ósma godzina jazdy Poprzednio pewnie widziałeś moje ósemki, niestety pomotane z upewnianiem się Szło nawet no tak sobie, no zobaczymy co wyjdzie po dzisiejszych dwóch godzinach Także ćwiczę na placu manewrowym szkoły, jazdy, szkoły nauki jazdy Euforia. Jak widzisz tutaj albo nie widzisz Jamaszka JBR125. Czy czterominutówki takie, wiesz? Mhm. Mm